Elektronika cyfrowa zajmuje się przetwarzaniem informacji reprezentowanych w postaci dyskretnych poziomów napięć identyfikowanych jako zera i jedynki, wartości logicznego fałszu i prawdy. Podstawowym elementem elektroniki cyfrowej są bramki logiczne, odpowiadają one znanym nam już z programowania funkcjom logicznym takim jak AND, OR, XOR, NOT. Elektronicy bardzo często korzystają z zanegowanych wariantów bramek AND i OR, czyli NAND i NOR. Na ekranie widzimy symulację przedstawiającą działanie różnych bramek. Na górze mamy bramkę NOT, która zamienia jedynkę na 0, a 0 na jedynkę. Jak widać w elektronice również używa się terminów poziom wysoki lub niski. Wysoki, H oznacza logiczną prawdę, jedynkę, a poziom niski, L oznacza logiczny fałsz, 0. Najczęściej z tymi poziomami powiązane są wprost odpowiednie poziomy napięć, czyli poziom zasilania np. 5 lub 3,3 V związany będzie ze stanem wysokim, a poziom masy 0 V ze stanem niskim. Niekiedy jednak można spotkać się z logiką odwróconą, gdzie wysokie napięcie oznacza fałsz, a masa 0 V, prawdę, tak jak mieliśmy to w przypadku Basza. W niektórych przypadkach poziomy napięć związanych ze stanami logicznymi mogą być jeszcze bardziej dziwne, Na przykład fałsz to napięcie dodatnie, a prawda to napięcie ujemne. Poniżej po lewej stronie mamy bramkę end, której wyjście będzie w stanie wysokim tylko jeżeli oba wejścia będą w takim stanie. Po prawej jej stronie jest bramka NAND, czyli AND z dodaną negacją na wyjściu, co na symbolu zaznaczone jest kółkiem. Przy tym wyprowadzeniu tak oznaczane są zanegowane wejścia i wyjścia, co widzieliśmy też w samym symbolu bramki NOT, który składa się z symbolu bufora i właśnie takiej negacji. W kolejnym rzędzie mamy bramkę OR, która stan wysoki ma wtedy, gdy którekolwiek z wejść lub oba są w stanie wysokim i po prawej jej zanegowany wariant NOR, na dole znajduje się symbol bramki XOR, która stan wysoki na wyjściu ma wtedy gdy tylko jedno z jej wejści jest w stanie wysokim. Możemy również korzystać z bramek wielowejściowych, zwłaszcza w przypadku funkcji takich jak AND i OR jest to dobrze zdefiniowane. AND aby podać stan wysoki na wyjście wymaga aby wszystkie wejścia były w stanie wysokim, OR wymaga aby co najmniej jedno z nich było w stanie wysokim. Bramki, tak jak wszystkie układy, o których dalej będziemy mówić, są realizowane w postaci układów scalonych, czyli zespołu tranzystorów wykonanych na jednym kawałku krzemu i zamkniętych w jednej wielonóżkowej obudowie. Układy scalone wykonywane są obecnie w technologii CMOS, czyli oparte są na tranzystorach NMOSFET i PMOSFET, zatem dotyczą ich problemy z izolowaniem i pojemnością bramki, o których mówiliśmy przy omawianiu tego typu tranzystorów. Po pierwsze są one wrażliwe na uszkodzenia elektrostatyczne związane z gromadzeniem ładunku na wejściach. Często jako zabezpieczenia wejść dodawane są diody niepozwalające, aby pojawił się tam potencjał większy od napięcia zasilania, a mniejszy od masy. Stosuje się też zabezpieczenia związane z rozpraszaniem ładunków elektrostatycznych w trakcie przechowywania i montażu, Należy pamiętać, że nieużywane i niepodłączone wejście układu działa zasadniczo jak antena i zbiera jakieś ładunki, dlatego też bardzo często wejścia takie łączymy z poziomem masy lub zasilania, co paradoksalnie powoduje też oszczędność energii. Nie nastąpi samoistne przełączenie, które mogłoby prowadzić do przełączeń innych tranzystorów wewnątrz układu, które kosztowałyby energię. Wynika to z faktu, że zużycie energii przez układy scalone związane jest w dużej mierze właśnie z przeładowywaniem tych pojemności w trakcie zmian jakiegoś sygnału wejściowego, potrzeby przełączenia jakichś tranzystorów. Typowa bramka logiczna wymusza w sposób silny stan na swoim wyjściu, czyli podłącza je do napięcia zasilania lub do poziomu masy. Z tego względu nie możemy połączyć dwóch bramek bezpośrednio ze sobą, bo w przypadku wymuszania przeciwnych stanów prowadziłoby to do zwarcia i mogłoby uszkodzić bramki. Mamy tutaj dwa istotne wyjątki. Są to bramki trójstanowe oraz bramki typu Open Collector Open Drain. Bramki trójstanowe oprócz stanu wysokiego i niskiego mają też stan wysokiej impedancji, czyli niepodłączonego wyjścia. Posiadają one dodatkowe wejście decydujące o tym, czy ich wyjście jest podłączone do stanu wynikającego z funkcji logicznej, jaką realizują, czy jest odłączone. Symulację takiego przypadku widzimy po lewej stronie ekranu. Mamy tam wyjścia trzech bramek trójstanowych. Każda z nich może być odłączona, podawać stan niski lub wysoki. Wyjścia tych bramek są ze sobą połączone i o stanie linii wyjściowej decyduje podłączona do niej aktualnie bramka. Jeżeli podpielibyśmy dwie takie bramki równocześnie i wymusili na nich przeciwny stan, to dochodzi do zwarcia. Warto zwrócić uwagę, że symulacja pokazuje bardzo duży prąd. Oczywiście w rzeczywistości prąd byłby znacznie mniejszy, ale i tak mógłby doprowadzić do uszkodzenia bramek. Dlatego nie możemy łączyć wyjść zwykłych bramek, a przy bramkach trójstanowych musimy dbać o to, żeby tylko jedna z nich w danej chwili była podpięta do takiej magistrali, a pozostałe były w stanie wysokiej impedancji. Innym typem bramek, których wyjścia możemy łączyć bezpośrednio ze sobą są bramki typu otwarty kolektor, które na wyjściu mają tak naprawdę tranzystor NPN lub NMOS. W zależności od tego, czy to jest tranzystor bipolarny czy MOSFET to mówimy o open kolektorze albo open drenie. Jednak często układy w rzeczywistości będące open drenem określane są i tak jako open kolektor, Wynika to z faktu, iż ta terminologia jest starsza i na tyle przyjęła się w nazewnictwie, że większość takich układów nazywana jest open collector, nawet jeżeli faktycznie mamy tranzystor MOSFET, który kolektora nie ma. Nazewnictwo to wynika z faktu wyprowadzenia na zewnątrz niepodłączonego do niczego kolektora lub drenu tranzystora, który gdy bramka ma mieć na wyjściu stan niski zwiera do masy, a gdy bramka ma mieć stan wysoki nie robi nic. Jako, że dla stanu wysokiego bramka nie robi nic, to musimy zewnętrznie zapewnić stan wysoki takiej linii, gdy żadna z bramek jej nie zwiera. Robimy to z użyciem rezystora podciągającego, aby zapewnić ograniczenie prądu, gdy któraś zacznie zwierać i uniknąć zwarcia w takiej sytuacji. Układ tego typu, w odróżnieniu od wcześniej omówionego układu z bramkami trójstanowymi, pozwala na realizowanie funkcji logicznej na drucie. Jak widzimy wystarczy, żeby wyjście jednej bramki było w stanie niskim, aby całość była w stanie niskim, jest to zatem funkcja logiczna AND. Dużą zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności troszczenia się o sterowanie wyjściem trójstanowym. Warto zwrócić uwagę, że symulacja jest tak wykonana, aby literka oddawała stan wyjścia całej bramki, a nie stan podawany na bazę tranzystora, do której jest podłączona. Można się zastanowić w jaki sposób bramka skonstruowana jest wewnętrznie. Współcześnie bramki budowane są z tranzystorów typu MOSFET w technologii CMOS, czyli używającej zarówno tranzystorów N-MOSFET jak i P-MOSFET w jednym układzie na ekranie. Zaprezentowana jest konstrukcja najprostszej z bramek, czyli bramki NOT. Składa się ona z dwóch tranzystorów w znanym nam już układzie półmostka. Jeżeli na wejście podamy stan wysoki, czyli napięcie zasilania naszego półmostka, to przewodzi dolny tranzystor N MOSFET, a górny P MOSFET jest zatkany, na wyjściu mamy zatem stan niski. Jeżeli na wejście podamy stan niski, czyli masę, to przewodzi górny tranzystor, a dolny jest zatkany, na wyjściu mamy stan wysoki. Zaletą takiego wyjścia jest możliwość zarówno wypuszczenia, jak i wpuszczenia do niego prądu, więc może ono wydajnie sterować wejściami innych bramek, czy nawet zasilić poprzez odpowiedni rezystor jakąś diodę sygnalizacyjną. Jeżeli wydajność prądowa bramki określona w dokumentacji jest niewystarczająca, możemy z jej pomocą wysterować tranzystor, który pozwoli na kontrolowanie bardziej prądożernych odbiorników. Bardziej rozbudowane bramki niż sam NOT składają się z większej ilości tranzystorów. Natomiast nadal można tutaj wyróżnić coś na kształt dwóch półmostków, czyli mamy półmostek sterowany z jednego wejścia i drugi sterowany z drugiego wejścia. Półmostki te są połączone w ten sposób, że tranzystory z jednej części obu półmostków, np. tej od strony zasilania, są połączone równolegle, a te z drugiej części szeregowo. W efekcie przy takim połączeniu, aby na wyjściu pojawił się stan wysoki, wystarczy, aby jeden z półmostków miał wyjście w stanie wysokim, czyli wejście w stanie niskim. Dzięki łączeniu równoległemu do zasilania poda on stan wysoki na wyjście bez względu na stan drugiego półmostka, a dzięki łączeniu szeregowemu od strony masy zapobiegnie podaniu stanu niskiego przez drugi półmostek, co doprowadziłoby do zwarcia. Aby pojawił się stan niski oba półmostki muszą mieć na swoim wyjściu stan niski, aby łączenie szeregowe mogło przewodzić do masy, czyli mieć wejścia w stanie wysokim. Powstała nam tutaj funkcja NAND. Jeżeli zamienimy miejscami te połączenia równoległe z szeregowymi, uzyskamy bramkę NOR. Jest to też odpowiedź na nurtujące niekiedy pytanie, dlaczego w elektronice na ogół mamy bramki zanegowane. Wynika to z faktu, że takie naturalnie wychodzą, a uzyskanie bramki niezanegowanej wymaga dołożenia do jej wyjścia negatora w postaci kolejnego półmostka.